No, cześć ekipa, witam wszystkich, cześć tutaj Kork, widzę Kork City, jesteś chyba już od kilkunastu minut i dzisiaj poruszę taki temat y, kamerek używanych przez policję, nagrań z tych kamerek, czy te kamerki ci coś pomogą, czy nie pomogą i temat ruszyłem dlatego, ponieważ ostatnio w internecie i w mediach są takie dwa ciekawe przypadki oczywiście ze Stanów a mianowicie policjantka zabiła tam kogoś w Minneapolis Minnesota Police Shooting nie będę ci puszczał tych wideo, ale Ponieważ to w sumie nie jest jakiś mój materiał, tylko czyjś materiał, także nie chcę y, naruszyć czyichś praw autorskich. Natomiast y, y, z obrazu tej kamery wyjaśnia się y, dość jasna y, sytuacja, prawda? I druga strzelaninka, też oczywiście nasze ulubione Stany Zjednoczone. Chicago Fisher Service Footage of Police Shooting 13 year old, jakiś Adam Toledo, prawda? I ten Adam nagle gdzieś tam w nocy się znalazł, podobno był nieuzbrojony, podobno podnosił, tylko jak już go policjanci zaczęli gonić, prawie że go dogonili, podniósł Rączki już był bezbronny, a z obrazu kamerki policyjnej wynikało coś innego. I zanim tego do sprawy już, tak powiem, że doszło, do znaczy, może inaczej, zanim doszło do ujawnienia obrazu z kamerek policyjnych, oczywiście są już prawnicy powszechne, że tak powiem, Oburzenie, no jak to policja zastrzeliła trzynastolatka, prawda? No można by zadać pytanie, co trzynastolatek robił z pistoletem w nocy, prawda? I jeszcze z drugim gościem, który też posiadał pistolet, prawda? I tutaj, o zobacz, tutaj tutaj gdzie ma jest napis Firearm, wyraźnie widać, że ten ziom, ten, ten już nieszczęśliwy chłopak, już daj mu Boże, że tak powiem, życie wieczne, yy, widać, że jakąś tam broń posiadał, natomiast policjant miał jedną dziesiątą sekundy, żeby podjąć jakąś decyzję, czy ten yy, ziomek do niego strzela, pomimo, że jest niepełnoletni, czy znaczy nie tyle strzela, czy będzie strzelał, czy że tak powiem, podnosi tylko rączki. No i zobaczymy, kto jest na czacie. Kampa, Kampa w Koninie po tej interwencji, że gdzie został poszczelony chłopak, chłopaki też już mają kamerki. Do Konina dojdziemy, prawda? I wydaje mi się, że sprawa w Koninie też byłaby bardziej przejrzysta, gdyby ci policjanci w Koninie mieli kamerki, bo tak naprawdę do dzisiaj, zwróćmy uwagę, sprawa tutaj jest 2019, a czy ona się jeszcze tam, czy ona została wyjaśniona, czy nie, to raczej nie sądzę, ponieważ yy, no Media by już coś ogłosiły, prawda? Oczywiście y, przypuszczam, że część tych filmów y, y, czy część tych artykułów jest przeciwko policji. No, tak naprawdę ten zastrzelony, czy dealer, czy nie dealer, prawda? Y, domniemany dealer miał tylko nożyczki, prawda? I czy, czy mając tylko nożyczki, jakieś takie do przecinania, w y, tych woreczków z, z, no, z tym, co sprzedawał, czy tym, co dealował. Była to podstawa do jego, do użycia broni, prawda, i które, że tak powiem, się y, y, skończyło tragicznie. Tutaj widzę, nawet jest materiał bagiety, zaraz tutaj jest materiał bagiety, także jak chcesz sobie y, obejrzeć, na YouTubie, prawda? Jak chcesz sobie obejrzeć, co profesjonalista na ten temat myślał, to po tej transmisji masz taką okazję. I zacznę od tego, czy policja, polska policja ma prawo nagrywać i no, co się okazuje, że od pewnego czasu ma takie prawo to robić. Musisz sięgnąć do ustawy o policji, uprawnienia policjantów, policja. Dochodzimy tutaj do takiego nazwijmy to tutaj jest moment, moment artykuł 15 ty, ustęp pierwszy i tutaj masz punkt, punkt 5a czyli policja ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych administracyjno-porządkowych pod, podejmowanych na podstawie ustawy także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom i tutaj jest 5b Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych, obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających specjalistycznych sił i środków. Także masz podstawę prawną, czyli na pewno wolno takich różnych zabawek używać. Natomiast y, z tego co zrozumiałem y, to takie, y, takie kamerki, które oni gdzieś tam sobie tutaj przyczepiają, to akurat nie, co, co w tej chwili pokazuję, to jest jakaś, jakaś zabawka z, z Aliexpressu, ale y, y, takie urządzenie podobno policyjne, przekazuje obraz oraz dźwięk w systemie szyfrowania. Jeżeli już następuje rejestracja zdarzenia, to kamera identyfikuje policjanta i najważniejsze, ustala datę i czas interwencji i funkcjonariusz, którym zapewne będziesz, nie ma jakiejś tam możliwości Ingerencji w to, co zostało zarejestrowane, prawda? Yy, oczywiście policjant tam co sobie coś nagrywa, kończy służbę, yy, wstawia taką kamerkę do stacji dokującej, i przypuszczam, że przez jakieś USB czy coś innego taka stacja archiwizuje zarejestrowane. Dane. I oczywiście takie kamerki policyjne to nie jest takie jak to badziewie z AliExpressu, chociaż takie badziewie wniosło mi wiele do szkoleń z, z Multiplusa. Po prostu jest to podobno przymocowane do munduru za pomocą jakichś magnesów i raczej jest mało prawdopodobne, że uniemożliwia utratę takiego sprzętu w trakcie interwencji. Oczywiście z tego co się orientuje policjant ma informować, że będzie nagrywanie natomiast jak już jest ta kamera włączona to na pewno można ustalić a w zasadzie uściślić wiele szczegółów takiej interwencji, a potem jeżeli będzie analiza przeprowadzona no to można wyciągnąć błąd, znaczy można sprawdzić, co dany policjant, czy policjanci zrobili źle, jak się zachowywali ci, co byli nagrywani. Prawda? Jest dobry skutek uboczny takich zabawek, że jeżeli ziom widzi, że jest nagrywany, to on yy, no nie, nie, nie będzie obrażał tego policjanta, czy nie będzie aż taki agresywny, ponieważ wie, że to już będzie jakiś dowód. I w, jest w drugą stronę, że policjant, który wie, że też jest nagrywany, to raczej no nie będzie proponował gościowi łapówki, czy jeżeli gość będzie proponował łapówkę, to y, on raczej nie będzie kontynuował rozmowy w kierunku tej łapówki, kiedy będzie wiedział, że jego przełożony to sobie wszystko ładnie odsłucha, prawda? Czyli y, wydaje mi się, że może to być bardzo pomocne y, może to pracę policjanta usprawnić, aczkolwiek mówię, zdawaj sobie sprawę z, z minusów, jeżeli będziesz chciał wyczyniać jakieś rzeczy niezgodne z prawem, ponieważ to dzięki kamerom, policjanci, którzy tam mieli do czynienia z Igorem Stachowiakiem, siedzą w tej chwili w więzieniu. Te kamery były, o ile się orientuję w teaserach, no i stanowiły dowód przeciwko nim. Prawda? Co mogę więcej powiedzieć? Ano tyle, że kamera jest bronią obosieczną. Musisz sobie zdawać sprawę, że te jak policjanci nagrywają tych, te interwencje, to tak samo ziom może nagrywać ciebie, prawda? Czyli poczynając od zwykłego telefonu komórkowego, który ma funkcję dyktafonu, to jest akurat nie mój Galaksy, można nawet, ja już nie twierdzę, że, że, że w taki jawny sposób by tam Cię ktoś nagrywał tego, ale można to umieścić gdzieś trochę dalej, mikrofonik, prawda, i jakość dźwięku masz prawie, że pół studyjną. Oczywiście można nagrywać w ten sposób, kładziesz na dole i, i policjant tutaj w, to, w ten sposób, prawda, no i mikrofon tutaj, no i policjanta też nagrywasz. I wtedy yy, zdawaj sobie sprawę, że ten nagrywający, on może poprowadzić tak rozmowę, żeby coś od policjanta wydobyć, jakoś policjanta sprowokować, yy, czy policjanta szantażować później. I to nie jest ciekawa yy, sytuacja. Acja, prawda? Zaraz przejdę na czata, natomiast yy, mam jeszcze tutaj do pokazania wam właśnie yy, tą tutaj policjantkę, która zastrzeliła tego gościa w Minneapolis, prawda? O, zobaczymy tutaj. I, I co się okazało? Ona rzekomo użyła, pomyliła pistolet z teaserem, czy t, prawda? I teraz pytanie jest takie, dosyć proste. Przynajmniej w amerykańskiej policji, jak już obejrzałem, zorientowałem się z tych wideo, prawda? I jakieś komentarzy do tego to jest zasada, że, że taki teaser nie może być po tej samej stronie co broń, prawda? Czyli jeżeli pistolet masz po prawej stronie, no to teaser masz mieć po stronie lewej lub odwrotnie. Nie może być tak, że oba są tutaj po tej samej stronie, prawda? Druga sprawa jest taka, że broń wyjmujesz, puk, odciągasz i strzelasz, prawda? Teaser wymaga jakiejś tam aktywacji i no już widać kolejny błąd tej pani. Pytanie jest, że jak ona krzyknęła, że chyba pomyliła teaser z pistoletem, czy zrobiła to celowo, żeby się jakoś na przyszłość wybronić, prawda? to jest chyba ta pani, prawda, teraz już zrezygnowała z policji, czy zrobiła to celowo, żeby się wybronić, jakoś ostatkiem, że tak powiem, rozumu zrozumiała, że będą z tego jakieś poważniejsze konsekwencje, No ale z drugiej strony, nawet jeżeli użyłaby tego teasera, gość już był w samochodzie, nie pamiętam za co on tam był złapany, ale zakładam, wsiada do samochodu, rusza, ona go tym teaserem, a przecież tutaj widzisz, ci policjanci byli, że tak powiem prawie, że przed tym, czyli mógł jeszcze pojechać yy, i z, spowodować albo przejechać policjantów, albo spowodować jakiś wypadek samochodowy, kiedy yy, by ten człowiek, Kiedyby ten człowiek no jechał, że tak powiem, naładowany prądem z teasera, prawda. Także coś u tej pani nie zagrało, skoro miała 26 lat służby, prawda? I pomyliła, rzekomo pomyliła jedno urządzenie z drugim urządzeniem, prawda? no tutaj George Floyd, tutaj kolejna jakaś strzelaninka, no czegoś takiego w Stanach jest troszeczkę więcej, prawda? No niestety z tego co rozumiem najwięcej, największe szanse ma tutaj rasa, rasa czy osoby, że tak powiem, niebiałe, prawda, no ale prawda jest taka, że oni też używają tej broni do różnych innych celów najczęściej, prawda. I tak samo tutaj druga sytuacja, że w zasadzie bez nagrania z kamery w życiu nikt by się tutaj nie zorientował, czy ten Nastolatek o godzinie gdzieś tam porannej czy wieczornej, późnej wieczornej w dziwnym miejscu miał tą broń w ręce w chwili wydania ostrzeżeń przez policję czy nie miał. No w każdym razie sprawa będzie łatwiejsza dzięki tym nagraniom z kamery. Dobra, Przelecimy teraz przez czata, jeżeli ktoś z was będzie miał jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Tutaj jeszcze jak chcesz sobie poszerzyć wiedzę, to warto wejść w wiadomości Google i obejrzeć. Wszystko to są kompilacje tego samego wideo. Tutaj właśnie jest to policjantka pomyliła pistolet z paraliza, Torem, prawda? Dzięki Bogu no, posiadanie broni w Polsce nie jest powszechne, i dzięki temu jakoś większość ludzi żyje, ale z drugiej strony są różne noże, są różne inne rzeczy, i też można zaliczyć że tak powiem przysłowiową kosę, prawda? Także przelecimy kochani trochę trochę, trochę na, na, na czata no i po czacie myślę, że skończymy ten hangout w Koninie po tej interwencji gdzie został poszczelony chłopak już mają policjanci kamerki czyli policja też się coś uczy od, ze swoich niepowodzeń. Tutaj Konrad, witam, dziękuję panie Darku, Komisja Lekarsko-Zdolny, darmowe materiały pomogły w rekrutacji. No i z uporem maniaka powtarzam, jeżeli jesteś osobą ambitną, jeżeli wiesz, że ta policja jest dla ciebie, to na spokojnie możesz przygotować się z materiałów darmowych. Zawsze te kilkaset złotych zostanie w kieszeni, prawda? Yy, kork, mi się podoba Państwowa Straż Łowiecka. Myślę, że tam Kork City nie jest jakimś problemem dostać się do tej straży, aczkolwiek nie pamiętam, czy ta straż jest na zasadach mundurowych, czy płacą tam w miarę uczciwie, to już do ciebie należy taka decyzja. Pan Kadaj, przy obecnym systemie przy obecnym systemie policja w Polsce nosi broń na pokaz. Tak było jest i będzie. No pan Kadaj, zastrzelić człowieka jest bardzo łatwo, a wybronić się z tego jest bardzo trudno. prawda? Kolega policjant, 20 lat służby i raz broń Wyciągną. No i, no i może, może i dobrze, że tylko raz mówię, bardzo ciężko jest się wybronić i nawet ze słusznej sprawy ty masz jedną dziesiątą sekundy, a uczeni w piśmie siedzą i potem analizują i z reguły idzie to najpierw pod kątem tego, że zrobiłeś coś źle. Potem są jeszcze pełnomocnicy, adwokaci strony przeciwnej i że tak powiem tak może być nie, niepechowo dla Ciebie. Grześko, dzień dobry, pisałem do Pana ostatnio mam sprawę o naruszeniu nietykalności cielesnej policjanta. Jestem czysty, mam świadków, a gość był po alkoholu, czekać na wyjaśnienia, czy może uczyć się do testów. No Grześko, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności, no to może być problem. Chociaż jeżeli gość był pijany, jest jaka, jakiś dowód na to, to być może ci się uda. Nie potrafię ci tutaj powiedzieć, jak taka sprawa się zakończy. Czy Dominik yy, winna być obligatoryjnym elementem funkcjonariusza wykonującego wszelkie czynności w momencie patowych sytuacji. Niejednokrotnie nagranie może być kluczowe z punktu widzenia postępowania dowodowego. Tutaj Dominik, masz po prostu rację. Na kamerce można zobaczyć jakieś szczegóły. Można udowodnić, że dany ziom cię obrażał, że dany ziom tam coś schował. No, Naprawdę digitalizacja świata idzie do przodu. Tak zwanej prywatności nie masz już nigdzie. Wszędzie jest jakiś monitoring. Wszędzie są te kamery. W zasadzie darmowy GPS masz tutaj. I do tego się trzeba przyzwyczaić. Albo się przyzwyczaisz, albo Albo się przystosujesz i przeżyjesz, albo się nie przystosujesz. Dominik, są dwie strony medalu, w garnizonie krakowskim skarżono i skarży się nadal w związku z naruszeniem sfery prywatności funkcjonariuszy, prawda? No, tak też może być. Pawełciu, każdy policjant powinien mieć kamerkę, bo czasy coraz gorsze i wielki hejt na policję. Zapewniam Cię Pawełciu, że jak już masz tą kamerkę, to będziesz się zachowywał jak gdybyś był ciągle nagrywany, prawda? I jest to ciężka sprawa, ale tak naprawdę powinieneś cały czas zachowywać się, jakbyś był potencjalnie nagrywany. Z prostego powodu, że ktoś ci może robić jakieś prowokacje i ktoś przede wszystkim cię może chcieć nagrać. Ktoś chce, żebyś się dał sprowokować, coś powiedział takiego ciebie obciążającego. No a potem w sądzie, czy tam przy jakiejś innej instytucji jest słowo przeciwko słowu, prawda? I ciężko udowodnić, czy zapamiętać, co tam się mówiło, czy nie mówiło, prawda? Hmm. Tutaj dalsze ciekawe pytanie. Grześko, 19. Sprawa za około 2 miesiące. Jak pan myśli, wykorzystaj ten czas o naukę i przygotowania do policji, czy daj sobie spokój? Do czasu wyroku obawiam się, że później mogą mnie za to uwalić. Grześko, no zacznij, Zapytaj się swoich adwokatów, swoich pełnomocników, jakie masz szanse na wygranie tej sprawy. Natomiast mm, samo to, że jesteś zamieszany w jakąś sprzeczkę, awanturę z policjantem, to no, nie jest dla ciebie zbytnią reklamą, zbytnim plusem, prawda? Rac raczej jeżeli jesteś pewny swojego, to możesz się uczyć, możesz się przygotowywać, natomiast. Natomiast, no mówię, zapytałbym się swojego adwokata. Jeżeli naprawdę jesteś pewien, że przejdziesz, to. to się po prostu ucz. Ta wiedza ci nie zaszkodzi, prawda? Cześć Marcin, cześć Patryk, Damiano. Dobra, Tutaj policjant po alkoholu. Dominik. Jeśli w karcie obiegowej lekarze specjaliści nie dokonali adnotacji tak zwanych wątpliwych, bez stwierdzenia zdolności do służby, mogą być problemy. Pomęcik. No, no dobre też pytanie. Właśnie tutaj ktoś tu zadał, prawda? Damiano, prawda? Kto tak naprawdę tą sprawę yy, yy, Kto tak, tak naprawdę tą sprawę zaczął? Czy, czy ty zacząłeś, czy on zaczął? prawda? Także tutaj to, to jest zbyt skomplikowana rzecz, żeby ci tak odpowiedzieć, dać jakąś definitywną y, odpowiedź na, na, na, na, na czacie, prawda? To, to, to, to nie jest tak, że... Dobra. Witam, panie Darku, czy orzecznik to jest formalność? No, formalność jest wtedy, kiedy już przejdziesz, prawda? Ale też znam orzeczników, że się czepia ją. Michał, panie Darku, jak to jest, jeśli zmarł jeden z rodziców, a psycholog pyta o rodziców, przyznawać się do tego, że nie żyje, bo spotkałem się z opinią, że psycholog może mieć problem z tym, Syndrom zmarłego rodzica. Znaczy nie wiem, Michał, nie wiem, co to jest syndrom zmarłego rodzica, prawda. Natomiast no, wydaje mi się, że gorsze jest to, jak cię złapie na kłamstwie, niż stwierdził u ciebie syndrom zmarłego rodzica, prawda? No, jest naturalną rzeczą, że po śmierci rodzica, szczególnie kiedy było to tam tydzień temu, miesiąc temu, czy trzy miesiące temu, to że masz być do końca radosny i szczęśliwy, prawda. Jak się dostać do Państwowej Straży Łowieckiej, Kork, weź wygoogluj, nie mam pojęcia, prawda. Nie gniewaj się, ale to, to no nie jest to za bardzo kanał o dostaniu się do każdej służby mundurowej, tylko na pewno poszedłbym do komendanta jakiejś twojej lokalnej Straży Łowieckiej, zapytał ci się, czy są jakieś wolne etaty. Może być, że oni dają jakieś ogłoszenie, ogłoszenie prasowe, czy jakieś tam ogłoszenie, o, że poszukują ludzi do pracy. I od tego bym zaczął, prawda. Tutaj Mario, ciśnienie miałem właśnie na granicy, czy 139 na 80, czy może mogą się przyczepić? No jest na granicy, mogą się przyczepić. Lecimy dalej, kochani. Michał, jak myślisz, czy mają takie informacje, bo jednak nie chcę, żeby psycholog potem coś wymyślał, że czuje stratę i nie nadaje się. Chyba, że wolałabym nie mówić. Nie wiem, ja, ja bym tutaj nie kłamał, prawda. Kłamanie na taki temat to... Ma, kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Dobrze. Konrad, czy notatnik służbowy zostanie w przyszłości czymś zastąpiony, panie Darku? Co, jak pan myśli? No, Konrad, jestem multiguru, a nie jestem, nie jestem Jackowskim Policji, prawda? Nie jestem komendantem Głównym Policji. A Zresztą ten, boję się, że nie zostanie zastąpiony z, z dwóch powodów, ponieważ urządzenia elektroniczne czasem wysiadają, nawet w tych kamerkach czasami siadają baterie, no i taki notatnik wtedy nie działa, natomiast długopis i ołówek zawsze działa, prawda, długopis, ołówek i kawałek, i kartka papieru zawsze działa. Dobra, tutaj Dominik tłumaczy sprawy nadciśnienia, prawda. Max Ostry czy blizna na policzku ranie ciętej wielkości jakieś 7 centymetrów może na komisji zrobić problem. U psychiatry i psychologa nie zrobiła, nie wiem jako rzecznik. Ja też nie wiem. Sprawy są indywidualne. Dominik, jeśli badania z karty obiekowej wraz z badaniami laboratoryjnymi nie dają podstaw do wydania, nie powinni się przyczepić. No dokładnie. No. Ja zawsze radzę swoim elitarnym zrobić zdjęcie obiegówki. Nawet jeżeli coś nie potrafisz odczytać ty z tej obiegówki, to zawsze możesz wysłać do swojego multiguru. Wprawdzie Więcej miałem do czynienia z obiegówkami wojskowymi, ale mniej więcej orientuję się, co lekarz może napisać, nawet jeżeli tak napisał, że sam siebie nie potrafi odczytać. Bardzo wielu moich elitarnych przesyła mi takie obiegówki i okazuje się, że dużo strachu w portkach, dużo wiatru w gaciach, a potem wyraźnie pisze, że tam jest okej, okay, czy, czy, czy, czy nie ma okej, okay, prawda. I tyle, prawda? O, tutaj super, super recenzja, prawda? Pan Kadaj, panie Darku, mimo że jestem policjantem, oglądam każdy live, naprawdę szanuję pana wysiłek, miło się słucha, ale w pewnym sensie powinien dostać pan medal za pomoc tym ludziom w drodze do służby. Powiem ci tak, pan Kadaj, kurde, yy, ze strony innych policjantów padały i to takich dosyć, powiedzmy, znanych youtuberów padały zarzuty, że umożliwiam dostanie się jakimś takim wybrakowanym policjantom, kandydatom, prawda, ludziom, którzy by się nie dostali, yy, z dużo słabszym. Natomiast, no po mojemu. Yy, no jest część ludzi, która, szczególnie młodych, która za bardzo nie wie, jak podejść do tego, prawda. Wydaje mu się, że powinien mówić co innego, prawda. Jakieś takie rzeczy z różnych forów, przedstawiające bardziej opinie, czasami bzdurne tych, że tak powiem, tych, co na tych forach są, niż to, co wiedza jakaś psychologiczna czy wiedza życiowa czy wiedza mundurowa prezentuje, prawda? No nie chcę się chwalić, ale no niestety jako jedyny, przynajmniej wydaje mi się, że jako pierwszy mam pełny multiselect pełny test multi plus. i co więcej, yy, wiem mniej więcej, jaki jest do niego klucz, prawda. Weźmy jeszcze sprawę, że yy, sprawę taką, że yy, policja w tej chwili ma spore braki, yy, odpuścili. Nie jest tak ciężko się dostać pod jednym warunkiem, że troszeczkę się Uczysz. Także pan Kadaj, napisz tylko mi więcej, ile jesteś w tej służbie, czy spełnia ta służba twoje oczekiwania, prawda? Bo, bo niestety wydaje mi się, że teraz no zapierdalać trzeba jak dziki osioł, prawda? Agresja wobec policji jest spora. Z drugiej strony wizerunkowo policji nie pomaga fakt, że jest mieszana przez, nazwijmy to, obecny rząd do swoich jakichś tam politycznych celów, tłumienie manifestacji, od manifestacji kobiet po tam jakichś innych, łapanie ziomów, maseczki. No, no nie jest sprawa policjanta łatwa, prawda? Nie jest życie policjanta łatwe. No, można się cieszyć tylko, że nie ma u nas, tak jak w Ameryce, od zasrania broni, nie ma większości, jakichś tam mniejszości narodowych, nie ma zbyt wiele osób różnych ras, gdzie siłą rzeczy powoduje to konflikty, prawda. Wystarczy, że już są społeczności LGBT, są pro -life, ludzie pro-life i aborcjoniści, nie wiem, są kibice, i, anty, i, znaczy kibole i antykibole, prawda? No i tak, jakby to powiedzieć, nie, nie, nie, no, no nie jest lekko, prawda? Nie jest, kochani, le, lekko, prawda? A pensje też nie są jakieś takie, nie wiadomo jakie. Grześko, dzięki, tak zrobię, jestem ambitny, wysportowany, policja chodzi za mną, odkąd pamiętam, jestem pewny, Swego gość zaczął się szarpać, wyzywać, przyłoży się do nauki na 100%. Obawiam się tylko jego znajomości. Tak, Jakichś spraw zawsze się można obawiać, takich, o których w, dzisiaj, w obecnej chwili nie masz pojęcia. Dominik, co zrobić, żeby obniżyć trochę ciśnienie, żeby nie było problemu, jakieś rady? No, najlepiej pójść do swojego lekarza pierwszego kontaktu i pogadać. Um. Kamilor, panie Darku, jaka jest dopuszczalna wada wzroku do policji? Ja mam na jedno oko minus 1,75, na drugie 0, minus 0,5. Nie sraj tutaj, Kamilor, po gaciach. Dobrze tutaj Cię Dominik odsyła. No, no, no nie sraj po gaciach, 1,75 to jest główna tam. Chyba, że masz jakiegoś zeza, czy, czy inną taką chorobę, czy, czy jakąś inną chorobę oczu, no to... Stożek rogówki, coś w tym stylu. Grześko, dodam, że starałbym się na ten nieszczęsny Rzeszów. Rzeszów jest trudny, kurde, nie jest stras, straszyć tutaj kamerkami, prawda, ale Rzeszów jest zajebiście trudny. Czy ony, Ja się nie dostałem. 133 punkty w Lubelskim wzięli tylko 25 osób. Teraz w lutym podobno dobrze w Warszawie, czy się przenieść. Jeżeli Johnny te 133 punkty jest słabe w rankingu, to bym się przeniósł. Ale licz, że, z, licz, że jak już się przeniesiesz do Warszawy, to szykuj się na to, że zostaniesz warszawiakiem. Tam przez pierwsze 5 lat nie będzie nikt z tobą chciał gadać o żadnym przeniesieniu gdziekolwiek. Prawda? Yy. O kurde, tutaj Grześko jeszcze. W Rzeszowie minimum 160 punktów, żeby się dostać. Tutaj kork w USA, dużo komend jest likwidowanych. W tej chwili ja nie znam systemu finansowania policji w USA, natomiast jest duża taka nacisk Black, Black Lives Matters czy innych na tak zwany defunding, defunding policji, prawda? To się ym, stało, że tak powiem modne po śmierci George'a Floyd'a, no i ponieważ mimo wszystko czarna społeczność jest sporą grupą wyborców, no to niektórzy chcą się tam jakoś im tam podlizać. I idą w tym kierunku. Czy dyskopatia zdolny? No nie za bardzo. Jak ci wykryją tą dyskopatię to umarł w butach. Zdaj sobie sprawę tutaj beginner z łodzi, że Pierwsze twoje lata służby będą na ulicy. Kręgosłup to jest układ ruchu. Jak sobie potuptasz i jak cię pierdolnie kurwa tam gdzieś w krzyżu. Po paru godzinach łażenia to, że tak powiem, nie będzie zbyt ciekawie, prawda Dobra, tutaj Dominik dobrze, dobrze odpowiedziałeś. Jeżeli nie masz astygmatyzmu, badanie dna oka jest w granicach normy. To nie będzie źle, prawda? No. Mówię, masz tam kamilor gównianą wadę, tak już między nami. Więcej sraki po gaciach, niż to warte. Marcin, w Rzeszowie tylko osób przyjęli w lutym, bo wracają byli funkcjonariusze. Tak, to się zgadza. Jest nabór byłych funkcjonariuszy, oni mają taką krótką ścieżkę. Nie pamiętam, czy tam jest multi. Chyba multi nie wchodzi, bo jeden z Molichy elitarnych też wyleciał na jakimś końcowym egzaminie. Wraca z powrotem. Mam nadzieję, że się będzie chciał uczyć, prawda. Um. Beginner, czy mówić w ogóle o tej dyskopatii na komisji? Beginner, ja cię kurwa kłamać uczuł nie będę. No. Jak ktoś z policji, z komisji policyjnej posłucha mnie i nagle się okaże, że ja ci każę kłamać na komisji policyjnej, to jeszcze stracę prawo wykonywania zawodu lekarza, prawda? Także nie będę cię tutaj uczył kłamać. Słuchajcie, moi drodzy, prawda? Wydaje mi się, że sprawę kamerek na dzisiaj skończyliśmy. Jest to o tyle ciekawe, że mówię, digitalizacja świata postępuje. Ja jeszcze parę lat temu nie miałem pojęcia o żadnych jakichś tam sprzętach typu mikrofon, o, o jakimś nagrywaniu. Natomiast w tej chwili sam widzisz, że no, dajcie mi publiczność, to mogę występować nawet przed milionem ludzi czy przed dziesięcioma milionami na YouTubie, prawda? I to samo będziesz miał w policji, że jak już wprowadzono kamery na przykład w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, no nie mówię o tym, że przy okazji od czasu do czasu są jakieś fajne filmiki, jak to babcia zamiast gazu zamiast sprzęgła nacisnęła gaz, czy zamiast hamulca gaz i się rozpierdoliła, czy przyjechała tam egzaminatora, czy wjechała w jakiś tam płot, w Wordu, ale te materiały, te nagrania mogą być wykorzystywane przez twoich przełożonych, do oceny twojej osoby, prawda? Czyli jeżeli już się przełożony na ciebie zaweźmie, to weźmie, tam przejrzy wszystkie twoje nagrania i nie ma siły, żeby czegoś na ciebie nie znalazł, prawda? A jak się chce psa uderzyć, to kij się znajdzie, jak to mówią policjant czasami jest jak mucha, bo gazetą go można trzepnąć, prawda, czy jakimś tam kawałkiem papieru. Dominik Dominik tutaj jeszcze coś tutaj ciekawego napisał. Beginner nie kłamałbym podczas badania neurologicznego, a bardziej ortopedycznego, jeżeli będzie skolioza niezdolny. Tutaj Dominik, on nie ma skoliozy, on ma dyskopatię, czyli to jest, to, to już bez tego Samo stwierdzenie tej dyskopatii go, jak stwierdzą mu, to uznają go za niezdolnego. Ale tu Johnny, Johnny 3 daje mądre mądre rady. Także Johnny będą z ciebie ludzie, prawda? Rafał 17177, pamiętam cię z poprzednich liveów. Pamiętam Cię z poprzednich live'ów. Pozdrawiam ze szkoły w Szczytnie, prawda? Super. Vinci492, witam jestem już po wszystkich etapach. 20 kwietnia ruszam. Feralny, cześć. Kork City, Straż Miejska może być zlikwidowana. No, kurde, no pewnie, że może. No, są, są miejscowości, gdzie tam została zlikwidowana i gdzie tam nic wielkiego nie stało, prawda? Patrzymy, co tu jeszcze dalej... No dobra. Patrzę, żeśmy sobie pogadali, 45 minut lekcyjne. 45 minut lekcyjne. Fajna, zgrana ekipa. Jeżeli już oglądasz w powtórce weź napisz parę zdań, co sądzisz o tych kamerkach. Czy to wniesie więcej dobrego, czy więcej złego. Ja mówię, wydaje mi się, że to krok jest w dobrym kierunku, ale zdaj sobie sprawę, że przełożeni mogą, cię, mogą te nagrania wykorzystać jakieś, jakieś do twojej oceny, do oceny tego, co robisz w policji. No i tyle. Jeszcze tutaj feralny. Panowie, mnie odrzuciło ortopeda, bo miałem operację w wieku 9 lat na kręczkarku. O której samej nie pamiętam. Dużo zależy sama komisja. Oni nie zwrócili uwagę, oni nie zwrócili na to uwagi. Przybili mi Z. No i dobrze, Feralny. Widzę tutaj, jak to mówią. Czasami się ma więcej szczęścia niż rozumu. das, as Panie Darku, ciężko się dostać na studia doszczytne w kierunku nauka o policji. Nie wiem, jeżeli to są studia płatne, to tam wielkiego problemu być nie powinno. Dobra, nie przedłużamy już. Napisz w komentarzu, jak oglądasz to w powtórce. Tutaj subskrypcja kanału, tam jakiś inny live. No i mam nadzieję, że będzie ok. Bye bye, do następnego, prawda?